Witajcie, widajcie, podziwiajcie się co to się mi porobiło z tą głową Byłem byłej wiecie, a się mnie zaraz na początku pyto Srandku, a jakieś też są twoje przekonania polityczne, co? Ja się tak na niego podziwił, tak mu słusznie prawim, no dokładnie taki sam, jako i wasze No ale przeca ty nie jesteś moich przekonań ja może i nie no, no ale to wy macie w rękach przy No i tak mnie strzyże ten fryzjer i strzyże Tak się dziwo ma tam w rogu jak się pies siedzi I tak się uważnie na mnie dziwo Pytam się tego fryzjera To jest wasz pies? Nie Już cóż on się tak na nas dziwo? A bo jakże wczoraj przez przypadek klientowi jedno ucho uciął, toż to on go za rozeżą. No i jak już mnie tak łastrzywał ten frizer, jak już porobił te wszystkie te, no to mi padło... Mm, no gotowe! Strandku, płacisz 20 zł. No panoczku, no ale przed strzyganiem żeście prawili, że to będzie kosztować no, 15 zł. Ja no tuż, no ale musisz jeszcze dopłacić za opatrórki, kiedy ci musiał założyć na rany. A plus tam po tym jeszcze jeden taki piernek. Taki chłop. Ja tym przyzys się do niego pytał. Hmm, a pan już isto u nas był? Nie, nie, nie, jo, jołucho stracił na wojnie.